Serdecznie witam wszystkich moich widzów. Dziękuję za lajki, za subskrypcje i za komentarze. Bardzo proszę o więcej subskrypcji mojego kanału, bym mogła robić dla Państwa piękne czytania. Dzisiaj proponuję lustro. Lustro zaproponowała jedna pani tutaj z mojego kanału, jedna Pani, która ogląda aktywnie mój kanał, zaproponowała temat, by zrobić lustro dla wszystkich partnerów, którzy nie mają ze sobą kontaktu. Obiecałam, że zrobię ten temat w weekend. No Dzisiaj zaczyna się weekend, więc będę robiła dla Państwa piękne czytania właśnie w weekend, ponieważ mam czas. Dzisiaj jest też um, burza, nastraja mnie to bardzo tutaj do wróżb, więc robię nawet dużą, taką dużą wróżbę tutaj dla wszystkich partnerów bez kontaktu, czyli z jakimiś tutaj problemami w związku. Mają jakieś ciche dni, problemy, niewyjaśnione sprawy, kontakt się urwał. Zobaczymy, co myśli partner, co myśli partnerka na ten temat i jak sytuacja się rozwinie. Zapraszam karty są wyczyszczone, potasowane i rozłożone więc zaczynamy od razu czytanie tutaj po stronie lewej jest partner, mężczyzna, z którym nie mamy kontaktu i po stronie prawej jest kobieta, czyli partnerka proszę sobie to tak odwrócić by to Państwa pasowało w zależności jeśli mężczyzna ogląda bo też takowi są to proszę sobie dopasować do swoich po prostu tutaj potrzeb, czy być może są też pary yy, z, no, z, z, z po prostu z różną płcią, prawda? Czy yy, męsko-męską, damską, proszę sobie tak przypasować, by rezonowało do Państwa to czytanie. Dobrze, więc zaczynamy tutaj od strony yy, lewej, po mojej stronie lewej. Myślę, że to u Państwa jest chyba prawa, bo to się odwraca, tak, jest też lustrzane odbicie. Więc u mnie jest to lewa strona, czyli strona partnera, mężczyzny. Tutaj te karty, tak? To są Lenormand karty. Karty są takie same, tylko są różne wydania tych kart, ale karty Lenormanda są tutaj takie same. Więc zaczynamy. Są jakieś obciążenia na Państwa związku, no dlatego też Pani zaproponowała tutaj dla wszystkich partnerów bez kontaktu, więc wiadomo, że sprawy są tutaj jakieś utrudnione. Niemniej jednak partner myśli o nowym początku. Jest tutaj nowy początek, partner myśli o o uleczeniu tych spraw, uleczeniu tych konfliktów, tutaj o jakiejś przemianie, czyli jakiejś y, transformacji, która ma się tutaj y, po prostu między państwem pojawić i myśli o tym, by się spotkać lub nawiązać kontakt. Czy jest to spotkanie właśnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, w parku, w jakimś miejscu publicznym, tutaj w mieście, czy w restauracji, czy też y, w, w miejscu publicznym, takim jak są te socjalne tak, czyli internet, przez kamerkę, czy w ogóle nawiązanie kontaktu, po prostu by się widzieć, czy wideokamera to ma być, czy w dosłownym tego słowa znaczeniu właśnie randka. Jest to dla partnera bardzo ważne, istotne i tutaj wiąże Was jakiś no, silny związek, powiedziałabym duchowy, lub nawet związek karmiczny. Są, nie jest to związek y, prosty, jest to związek również nieraz ciężki, skomplikowany, tak? Ale y, chcecie po prostu się spotkać, przynajmniej partner, tutaj y, w swojej głowie, czyli. W sferze mentalnej, u góry, tak, to jest ten pierwszy rząd, sfera mentalna, ma intensywne myśli, by Państwa, Panie, znowu spotkać. Co myśli partner w, tutaj w sercu, prawda, to jest ta sfera emocjonalna, środkowy rząd. Tutaj głębią się właśnie jakieś uczucia, myśli wieczorową porą lub w nocy, partner nie może spać, myśli właśnie o sprawach związkowych. Tak, czyli o sprawie związku z, pań, z, paniami, z Panią. I yy, no, tutaj głębsze jakieś takie uczucia, głębsze analizy, rozmyślania. Być może też pomiędzy Państwem jest telepatia. Wielu widzów pisze mi, że macie Państwo ze sobą taki telepatyczny kontakt. prawda? Więc tutaj właśnie tą wieczorową porą czy w nocy właśnie takie głębokie rozmyślania i telepatyczne być może jakieś tutaj porozumiewanie się, również no, marzenia, być może jakieś sny, prawda, niespokojne na ten temat związku, ponieważ tutaj jest też taka, no jakby w sercu męka, powiedziałabym, rozterka, że ten związek jest teraz na rozdrożu, tak, że nie macie właśnie tutaj konkretne, konkretnego kierunku, w, którym, w którą stronę rozwinie się ten związek, w którą stronę pójdzie właśnie ten związek i to tutaj dręczy partnera i myśli właśnie o tej relacji, jak to się rozwinie. Czy pójdzie ta y, strona, przypuśćmy, razem, tak, czy pójdziecie razem, czy pójdziecie osobno. I to też na pewno mu spędza sen z y, powiek, prawda, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Więc tutaj w sercu też są różne głębokie emocje, rozmyślania i właśnie tutaj analiza, w którą stronę to wszystko się rozwinie. Co będzie? Czyli trzeci rząd pokazuje, co będzie w najkrótszym czasie, proszę Państwa. Więc tutaj są jakieś maski, tej myśli mężczyzna, że coś poszło między Wami, coś było między Wami fałszywego. Nie mogliście się, nie możecie się spotkać, tęsknicie, Niemniej jednak myśli, że coś zaszło właśnie, co było fałszywe, że być może Pani grała z nim fałszywie, zagrywała fałszywie że nosiła jakąś maskę nie była z nim szczera on po prostu myśli o tym tutaj że być może pani go oszukiwała czy coś, nie wiem, okłamała coś tutaj uważa że było nieszczere między wami tęskni jednak do kontaktu tutaj i myśli o tym, by odnowić kontakt by napisać jakąś tutaj wiadomość czy przez SMS czy przez Whatsapp, Messenger czy tutaj przez no, jakieś inne środki komunikacji, przypuśćmy no, e-mail, czy też, nie wiem, może zadzwoni też, bo tutaj są różne formy kontaktu oczywiście yy, możliwe, tak ale tęskni za tym kontaktem, niemniej jednak boi się, obawia się, żeby nie było żadnego tutaj fałszu, żeby Panie znowu, tutaj jak karty pokazują, coś nie zagrywały, żeby, pokaza żeby były Panie uczciwe i pokazywały swoją szczerą, najszczerszą twarz, prawda? i ma jakieś obawy przed fałszem w tym związku właśnie, być może dzieli Was też odległość nie widzieliście się długo lub no, nie możecie się zobaczyć z różnych względów, tak, okolicznościowych po prostu przez tą koronę czy przez jakąś dużą odległość, wiele kilometrów pomiędzy Wami nie możecie się zobaczyć i właśnie być może tutaj jest taka nieufność też, prawda, myśli może partner, że go zdradzacie lub że coś tutaj kombinujecie że y, wymawiacie się, jakby y, nie chcecie się spotkać, czy coś takiego może podejrzewa was o y, jakieś tutaj fałszywe, y, nie wiem, zagrywania z nim, tak? Więc, ale, ale ta karta jest tutaj na pewno pozytywna, ponieważ będzie chciał partner nawiązać jakąś tutaj y, komunikację słowną z, pań, z paniami, tak? Czyli będzie chciał zadzwonić być może więc jest tutaj bardzo dobry sygnał ponieważ już mamy chęć spotkania się, tak? w głowie ma te myśli żeby się spotkać tutaj w nocy myśli o związku i tutaj co przyjdzie w następnym czasie kontakt, kontakt informacje na dnie tali tutaj po stronie Pana, mamy też tutaj kartę, która pokazuje studnie czyli spełnienie najgłębszych marzeń głębsze myśli, chęć, by tutaj ten związek poruszył się w stronę głębszych, jakichś głębszych relacji, spełnienia marzeń, po prostu, żeby przeszedł ten związek w na jakiś, na jakiś głębszy, prawda, tutaj, w głębszą sferę powiedzmy uczuć. Ponieważ być może tutaj przez ten fałsz, przez te tutaj takie maski, których się obawia partner, byliście ze sobą nie do końca szczerzy lub było to tylko taka znajomość powiedzmy powierzchowna. Nie wiem, może opierająca się na seksie, może opierająca się na jakichś takich powierzchownych powiedzmy sobie tutaj znajomości, relacjach, a chciałby chyba partner, żeby poszło to w najgłębszą tutaj jakąś sferę, prawda, jakąś taką cudowną Głębszą relację z głębszymi uczuciami, ze spełnieniem najgłębszych marzeń. Także, no, cudowna tutaj chęć, prawda? Jeśli było tutaj, by rzeczywiście y to prawdziwe i rezonowało z Państwem, no to cudowne byłyby tutaj marzenia partnera, by nie zostać na takim powierzchownym, tylko tutaj, y prawda, y poziomie, ale by rozwinąć tą znajomość z paniami, z panią, z państwem w głębsze tutaj jakieś rejony, no to cudownie. Zobaczmy sobie, co po stronie pani, czyli tutaj strona u mnie strona prawa. Panie myślą jednak, że mężczyzna coś tutaj też fałszywie zagrywa. Proszę zobaczyć, mamy maski, także również panie nie ufają partnerowi. Panie podejrzewają, że on ma jakieś skryte tajemnice, i że on zagrywał z wami nieszczerze, że coś ukrywał, że coś kłamał, że był być może egoistą, że był po prostu tutaj jakiś takim no, fałszywym partnerem, który coś zagrywał, udawał, który coś tutaj kombinował za plecami, nie wiem, być może odgrywał po prostu jakąś tutaj, nie wiem, intrygancką miał postawę, tak. I że ma jakieś tutaj jeszcze właśnie niewyjaśnione tajemnice. Pani nie, nie ufają mu, myślą, że on oszukuje, być może zdradza, kłamie, kombinuje, że wykorzystuje panią, że jest nieuczciwy, nieszczery, że nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć, prawdziwej, normalnej, autentycznej twarzy, tylko zakłada maskę, i coś po prostu przed paniami tutaj odgrywa, tak? Innego niż naprawdę jest. Więc tutaj też yy, na poziomie państwa głowy, czyli w poziomie, na poziomie mentalnym, tak? Panie nie mają ufności do tego pana, do tego partnera. Nie, nie są zupełnie tutaj, widzę, przekonane, że on jest szczery w związku. Więc yy, dziwne też, że u pana partnera i u pani partnerki pokazują się te same tutaj karty nieufności partnerce, partnerowi coś między wami odbyło się, odegrało się fałszywie graliście nieuczciwie ze sobą i obie, oboje państwo są tym zranieni i widzę nie ma ufności tutaj do końca między państwem, więc proszę się zastanowić nad tym, dobrze by nie zrobić takich samych błędów, jeśli ta relacja po prostu powróci i się spotkacie, na poziomie pań serca no, są niesamowite tutaj troski, niepokoje. Po prostu no, były jakiś konflikt dyskusje, być może sprzeczki, być może jakieś tutaj kłótnie, które doprowadziły właśnie tutaj do urwania się kontaktu między państwem. Poprzez to mają pań, panie oczywiście niepokój w sercu, ponieważ jest to poziom serca, uczuć, emocji. No, szargają paniami tutaj emocje, czyli emocje w tej weftę, te. tutaj nie, niepokój, szarganie się po prostu emocjonalne, uczuciowe. I też mają panie taką presję czasu, właśnie kiedy będzie ten kontakt, kiedy odnowi się kontakt, kiedy zobaczycie się znów. Więc mają państwo. Y, y, taką, taki, ta, ta, taką jakby presję właśnie tego czasu i też nie, niepokój, nie, niepokój w sercu i też chodzi o to, że chciałyby Panie, by już właśnie w tej chwili y, roz, po prostu no, ta sytuacja się wyjaśniła by już y, po prostu nastąpił ten czas, by się zobaczyć, by się jakoś tutaj porozumieć dogadać, y, no, przebaczyć sobie te wszystkie fałszywe tutaj sytuacje jakieś tutaj kłamstwa, oszczerstwa, które się między Wami wydarzyły i również chcecie, po prostu pragniecie, jest, myślicie, że jest najwyższy czas, by po prostu doszło do spotkania i rozmowy. I jeśli nie ma kontaktu właśnie z partnerem, to jesteście bardzo tutaj rozemocjonowany i bardzo niespokojny. Takie mi tutaj uczucia, emocje wychodzą na poziomie serca. Natomiast co będzie, co pokazują Panie? Y, y, karty u pań, co będzie? No, wyjście z tych zawiłości, czyli jesteście w jakimś labiryncie, wydaje Wam się drogie panie, kochane y, moje tutaj y, abonentki że nie wyjdziecie już z tego labiryntu że jest to bardzo skomplikowana tutaj sytuacja bez wyjścia, niemniej jednak y, karty pokazują, że nastąpi jakieś spotkanie że y, będzie tutaj Spotkanie pod Szczęśliwą Gwiazdą, czyli że nastąpi jakieś tutaj no nie wiem komunikacja, spotkania, że nastąpią jakieś tutaj próby kontaktu, że po prostu skomunikujecie się czy po prostu osobiście, w miejscu jakimś publicznym się spotkacie lub spotkacie się na tych mediach społecznościowych, tak? W socjalnych netzwerkach, lub będziecie mieć kontakt jakiś tutaj właśnie, ponieważ partner też dąży do spotkania i kontaktu, u was również jest ta sama karta, że pragniecie, by wyjść z tych zawiłości i konfliktu, i y, sporu, i żeby się spotkać, porozumieć, porozmawiać i będzie to szczęśliwe po prostu tu pojednanie, ponieważ jest to spotkanie i komunikacja pod szczęśliwą gwiazdą, czyli na pewno tutaj ta gwiazda, karta gwiazdy zwiastuje spełnienie marzeń i pozytywne wibracje, pozytywne tutaj rozwiązanie spraw, więc cudowna też karta na poziomie tutaj co się ma wydarzyć, czego pragniecie, do czego dążycie i w przełożeniu na dnie tej talii jest tutaj kotwica, czyli kotwica mówi nam miłe panie, że dążycie do stabilizacji chcecie stabilizacji w tym związku, chcecie wyjaśnienia spraw chcecie y, po prostu by y, te, ten związek y, ustabilizował się i nie chcecie po prostu tego tak zostawić, y, chcecie walczyć o ten związek i chcecie również y, po prostu by ta relacja po wyjaśnieniu tych wszystkich sporów i ewentualnie fałszywych tutaj między Wami jakichś sytuacji, gierek, które miały wcześniej miejsce, by po prostu mieć poczucie bezpieczeństwa z tym partnerem, poczucie takiej dobrej, głębszej, pewnej relacji. Czyli partner myśli o głębszych tutaj relacjach i uczuciach i Panie również myślą, by tutaj rozwiązać te wszystkie problemy, by pójść w stronę stabilności, bezpieczeństwa i pewnej stabilizacji. No przepięknie. Więc jest tutaj jakaś nadzieja, jest tutaj jakaś nadzieja o na po następne spotkanie, następny kontakt. Oboje Państwo, jeśli widzę tutaj to lustro, to macie pragnienie właśnie spotkania się i wyjaśnienia tych wszystkich sytuacji i partner myśli o Pani myśli o związku myśli tutaj jak wyjaśnić tą sytuację jak się spotkać niemniej jednak karta tu u partnera tego statku mówi o wolnym tempie więc proszę nie myśleć, że ta informacja od partnera przyjdzie jutro niestety ten statek pokazuje wolne tempo więc proszę uzbroić się w cierpliwość ponieważ na pewno będzie jakiś tutaj kontakt. tak? Co jeszcze chciałam tutaj dopytać, ponieważ widzimy, że jest tutaj związek, sprawy związku dla partnera ważne. Widzimy tutaj, że obie strony, czyli mężczyzna i kobieta, myślą o spotkaniu. Tutaj partner na poziomie głowy, pani tutaj w najbliższych właśnie działaniach, chciałaby, żeby było to spotkanie. Niemniej jednak w Pani głowie są bardzo silne tutaj jakieś fałsze, które, no, znalazły miejsce niestety w tej relacji, więc to trzeba wyjaśnić. Pan tutaj też w najbliższych działaniach, co ma się wydarzyć, obawia się, żeby nie było tego fałszu znowu między Wami, jakichś tutaj takich powierzchownych, fałszywych, prawda, relacji. Też on ma tutaj właśnie te lęki przed tym i yy, no, oboje macie tutaj właśnie myśli o związku, więc są tutaj wspólne jakieś takie karty, by pojednać się. Zapytałam się jeszcze kart Tarota, jaka jest porada tutaj dla mężczyzny, ze, ze strony mężczyzny. Więc tutaj mam taką kartę Tarota, że partner na pewno chciałby zbudować coś stabilnego. Tutaj pokazują to cztery buławy, czyli cztery buławy jest to karta, która mówi o zbudowaniu czegoś tutaj solidnego i cztery buławy mówią również o stabilizacji, żeby coś się pozytywnie ułożyło radość, taka lekkość znowu by przyszła, wróciła do tego związku by wasze relacje były po prostu nie znów takie obciążone tymi problemami, jakimiś tam właśnie fałszem, kłamstwami, tylko by były szczere i radosne, lekkie. Tak? On pragnie właśnie takiego tutaj partnerstwa. Byście się radowali, byście mieli szczęście, byście byli uczciwi, byście nie kłamali się, nie oszukiwali, byście tańczyli, śpiewali, cieszyli się, radowali i zbudowali na tej podstawie właśnie coś, co jest stabilne. Prawda? Ponieważ czwórka mówi tutaj nam o stabilnym związku, stabilnej relacji, zbudowaniu czegoś, co jest stabilne, oparte na czterech tutaj buławach. Więc cudownie, jest tutaj też taka karta, gdzie pokazuje taką namiętność, prawda? Buławy, Buławy są na pewno taką kartą, takim żywiołem namiętności, energii, kreatywności. Też są właśnie bardzo energiczne, aktywne, więc na pewno tutaj ten związek chce partner w tym kierunku rozwinąć by był to jakiś taki bardzo namiętny prawda, związek, niemniej jednak nie powierzchowny i nie jakieś takie fałszywe zagrywania tutaj z partnerem tylko uczciwe, radosne lekkie, piękne ym, relacje także cudowna karta, bardzo pozytywna nie ma tutaj ani krzty negatywów, oprócz tego fałszu, fałszywych masek. U pań, z pań strony jest karta trzech pentakli, czyli też, kochane panie, pragną panie uznania od partnera, pragną panie podziwu dla waszej pracy, którą panie włożyły w ten związek lub chcą włożyć w ten związek. Pragną Panie realizacji swoich marzeń w tym związku z tym partnerem. Pragną Panie jakieś nagrody za to, że Panie chcą właśnie walczyć o tego partnera, o ten związek. Chcą Panie uznania też jako osoba, jako partnerka, jako y, dobra, stabilna, powiedzmy, osobowość. Tutaj pentakle zawsze są takim żywiołem właśnie... Mój, mówiącym o rzetelności, o stabilności, o właśnie mm, takim konkretnym działaniu, prawda? To są takie y, żywioły uziemienia, czyli stające ob, o, o, o, dwoma nogami po prostu twardo na ziemi, czyli y, oznaczają taką stabilność, prawda? I że karta ta oznacza taką pracowitość, rzetelność, to... Y, po prostu jest to karta tutaj, która mówi o uznaniu właśnie za tą pracowitość, za tą stabilność, rzetelność będą Panie miały też uznanie w oczach partnera czy w związku i tego Panie też pragną, takiego uznania właśnie od partnera, respektu od partnera za to, co Panie robią. Także też jest bardzo pozytywna karta i pokazuje, że chcą Pani na pewno tutaj pracować nad tym związkiem, prawda? Jeśli przyjdzie do porozumienia, będziecie musieli porozmawiać o sprawach, które Was tutaj podzieliły i dręczyły, czy frustrowały, ale jest Pani tu gotowa y, po prostu pracować, inwestować w ten związek, tak? Karta w przełożeniu tutaj y, z Tarota y, pokazała mi króla kielichów, Czyli oboje państwa łączy, tak potraktuję tutaj tą kartę jako kartę rad dla państwa obojgu. E, oboje tutaj są państwo bardzo uczuciowi. E, karta właśnie tych e, kielichów oznacza tutaj e, no, duże emocje, intuicje, e, kierowanie się właśnie uczuciami, emocjami. I karta. Króla Kielichów mówi o tym, że oboje Państwo jesteście opanowani i kontrolujecie swoje emocje, jesteście stabilni, macie inteligencję emocjonalną i po prostu jesteście zrównoważeni. Nie wybuchacie emocjonalnie, by nie robić żadnych tutaj scen, nie eksplodować prawda, z powodu braku tego kontaktu. Tylko tutaj tak jak ten król właśnie tych kielichów jest pokazany, on siedzi, czeka, medytuje, jest cierpliwy, jest y, po prostu zrównoważony, czeka na ten kontakt z partnerem, pragnie, y, oczywiście ma uczucia do partnera, kocha, tak, kieruje się na pewno tutaj też y, swoimi pięknymi uczuciami romantycznymi, ale nie jest to jakiś furiat, który by, przypuśćmy, emocjonalnie stracił równowagę i wybuchł, i po prostu tutaj wyrzucał partnerowi jakieś błędy. Na, nie, chciałam powiedzieć nein, przepraszam, jeśli się tutaj po niemiecku nagle wysłowie. Także tutaj ta postawa, którą Państwo mają przy, przybrać w, tym, w takim tym czekaniu na kontakt od partnera, partnerki, jest postawa absolutnego zrównoważenia prawda absolutnego spokoju, kontroli nad swoimi emocjami, pomimo to, że jest to bardzo ciężkie, oczywiście chcecie już kontaktu, chcecie już porozumienia, ale te sprawy nieraz wymagają cierpliwości, prawda? I to są też sprawy, które muszą się same jakoś tutaj uregulować, przetrawić, więc życzę Państwu wiele cierpliwości, wiele spokoju, by tą sytuację tutaj wyjaśnić z partnerem, ponieważ chęć spotkania jest u obojga z Was. Zobaczymy jeszcze sobie, proszę Państwa, orakel miłości, co powie partner. Tutaj, jak przemówi partner do Pań orakel miłości i jak przemówi Pani. O, już mi wypadła karta, dziękuję. Zobaczmy też, która karta, ups, już mi wypadła też druga karta, wspaniale. Zobaczmy, co powie partner, poprzez jak przemówi partner do Pań poprzez orakel miłości. Dubils etwas auf Bieden, od erzwingen? Erzfinden. Las, Dendingen Zeit. Das heißt Zeit. Ok, czyli czas. Widzicie Państwo? Powiedziałam przed chwileczką, nie będę tego powtarzać. Jak macie się zachować? Jak zachowuje się król kielichów? To samo jest tutaj, że chce Pani, chcą Panie coś na siłę tak zrobić, na siłę coś przymusić, by był kontakt, by partner wrócił, by partner napisał. Chcecie tego wszystkiego na siłę, chcecie, tego, to chcecie to zmusić. A to, co partner do Was tutaj mówi, czas. Zostaw tym sprawom czas. Daj tym sprawom czas. Czyli zostaw tym sprawom po prostu się rozwinąć. I nie przyciskaj, nie naciskaj, nie rób niczego na siłę, nie zmuszaj po prostu tutaj niczego i nikogo, tak? Tylko zostaw tym sprawą po prostu czas, niech to się rozwinie i niech przyjdzie to do Pań po prostu w odpowiednim czasie. To mówi do Pań, do pań tutaj partner i co Pani przekazuje partnerowi, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. I ihr werdet euch nicht vermissen. Czyli również, jeśli jesteście ze sobą od, od siebie oddaleni poprzez właśnie przestrzeń, jesteście y od siebie po prostu rozdzieleni, tak? Um, dzieli Was być może wiele kilometrów. Nie możecie być razem, ale Wasze dusze są zawsze pojednane. Że miłość Wasza po prostu um, przerasta ten czas i właśnie tą przestrzeń Was dzielącą. Że miłość wygrywa. Prawda? Ponieważ jest tak silna, że nawet jak Was łączą kilometry i przestrzeń i czas, to Wasze dusze są pojednane i nie będziecie się, nie będziecie za sobą tęsknić ponieważ miłość jest obecna jesteście pomimo przestrzeni was dzielącej i czasu was dzielącego ze sobą pojednani i czujecie się także to proszę sobie wziąć do serca bardzo proszę Panie, by wzięły sobie Pani to do serca właśnie. To, co tutaj pokazuje ten orakel. Orakel, są, orakel jest zawsze taką radą, prawda, wskazówką, drogowskazem w trudnych chwilach, prawda? Takim obiektywnym spojrzeniem na Wasze sprawy, bez emocji. Zobaczmy jeszcze sobie na koniec tą energetyczną kartę, co pokaże energia tutaj na koniec. Jaka energia jest pomiędzy Wami? Ważna. Jakie energie są dla Was ważne, by się pojednać, by było między Wami dobrze, by się ten fałsz wyjaśnił, wszelkie problemy by się wyjaśniły. Jakie energie są ważne? Proszę, pokaż, jakie energie są ważne. Więc zobaczmy, co pokażą karty energii. Komunicy, ok? Czyli społeczność, społeczne kontakty, nieizolowanie się, nie popadanie w jakieś skrajne depresje, w skrajny smutek, nie popadanie w jakiś takie żal, rozterki, w jakieś takie emocje negatywne, negatywne myślenie, negatywne wibracje, destruktywne myślenie, prawda? Nie popadanie w takie, w takie myśli, że na przykład on jest winny za to lub on jest zły, czy coś takiego. Nie. Wyjście do ludzi, kontakty, po prostu zajęcie się być może swoim hobby, jakieś aktywności, które Państwa tutaj um, interesują. Proszę zająć się sobą i swoimi zainteresowaniami. Jak wyjdziecie z tej skorupy takiego żalu, troski, takiego właśnie tych, takich negatywnego myślenia i takich Takiego rozemocjonowania, prawda, negatywnego. Jeśli wyjdziecie z tej sfery, wyjdziecie z tego negatywnego, destrukcyjnego tutaj po prostu ym, poziomu, to wtedy wszechświat. Wam po prostu da zupełnie inne spojrzenie na te sprawy i wtedy y, też partner poczuje Was inaczej, inne wibracje, wszechświat przekaże mu, że jesteście szczęśliwe, że zajmujecie się sobą, że poszłyście do kosmetyczki, do, do fryzjera, że y, robicie swoje, realizujecie się, idziecie po prostu... Za tym, co Was interesuje, zainteresowania, hobby, wyjście do przyjaciółki na kawę, rozmowa. Także będziecie w innych wibracjach, nie w tych wibracjach takich pesymistycznych, takich, tych ciemnych, prawda? Depresyjnych. Więc proszę wyjść z tych depresyjnych myśli, dobrze? To widocznie ma moje czytanie Wam przekazać i pomóc Wam w tym, byście wyszły z tej skorupy takiej. Depresyjnej, by odzyskać radość życia i wtedy te wibracje się zmienią, przemienią, prawda? Między wami. Zobaczmy jeszcze na koniec, ale to już naprawdę na taką kropeczkę nad i, co pokaże nam jeszcze inny orakel miłości, ponieważ ta taka współpraca tych różnych talii, różnych kart właśnie robi to czytanie takie wspaniałe i bogate, co te karty właśnie ze sobą tutaj razem mówią i co wam radzą w tych wszystkich tutaj problemach związkowych zobaczmy co powie orakel miłości dla państwa co jest ważne w tej relacji by poprawiły się tutaj te emocje i spotkania by, były, by był kontakt pomiędzy partnerami co jest ważne trust This situation is calling for you to have faith, Ok, czyli zaufanie. Tak jak pokazały mi tu karty Lenormand, na początku te fałszywe maski, fałsz jakiś między Wami. Nie ufacie sobie, nie macie tutaj ufności, by po prostu y, uwierzyć partnerowi, partnerce. Partner ma również jakieś tutaj takie blokady, myśli, że coś, jest jakieś kłamstwo między Wami, prawda? Były te maski u Pana i u Pani. Po dwóch stronach był fałsz, nieuczciwe zagrywki. Więc tutaj jest teraz rada zaufanie, obopólne zaufanie. Ta sytuacja jest dla Państwa, dla Pani, dla Pana takim zawołaniem, byś miał zaufanie. Byś ufał partnerowi lub partnerce, byś zaufał, byś ciągle nie, nie podejrzewał, nie był jakiś taki yy, no, cały czas podejrzliwy, że zdradza, że kłamie, że intryguje, prawda? Nie. Proszę o, odsunąć od siebie te wszystkie negatywne tutaj takie emocje, które Was tutaj destruktywnie dołują, prawda? Wprowadzają w takie... Negatywne wibracje i depresje. Proszę to odsunąć. Proszę myśleć pozytywnie. Proszę przyciągnąć do siebie miłość. Proszę przyciągnąć sobie miłosne, romantyczne, piękne chwile i uczucia. I proszę odbudować jeszcze raz zaufanie do partnera lub do partnerki. Proszę spróbować zaufać. I tylko to może znowu rozwinąć jakieś tej pozytywne między wami relacje także wspaniała też tej porada kart cudowne tutaj porady bardzo Państwu życzę by wyjaśniły się wszystkie sprawy by panie i panowie bez kontaktu partnerzy bez kontaktu powrócili do siebie nawiązali kontakt ze sobą i by wyjaśnili wszystkie właśnie te sprawy fałszu które się między wami tu i zadziały ponieważ dwoje jesteście tutaj jacyś nieufni w stosunku do siebie, więc bardzo proszę wyjaśnić te sprawy. Proszę czekać tutaj w pięknej, spokojnej atmosferze na kontakt, tak? zrównoważoną być, opanowaną, kontrolować swoje emocje. Nawet jak też partner zadzwoni, napisze, proszę kontrolować swoje emocje. Proszę zastanowić się trzy razy, co odpisać by nie zrobić jakiegoś błędu znów, prawda? Także tego wszystkiego Państwu życzę i życzę Państwu, którzy nie mają kontaktu, by ten kontakt się znów narodził. Trzymam kciuki, dziękuję, proszę lajkować, subskrybować i y, kon, y, komentować również, proponować różne tematy. Na pewno będę dla Państwa y, po prostu poprzez swoją wdzięczność za aktywną Tutaj um, komunikację na moim kanale i odwiedzanie mojego kanału będę na pewno realizować różne piękne tematy dla Państwa. Dziękuję pięknie i do usłyszenia już niedługo.